Stateczek Graszka i już niedługo Węgorzewo-Wita Stateczkiem Kisajno Dopłynęliśmy po dwóch godzinach Z Giżycka do Węgorzewa Oczywiście jeszcze pewnie parę jakichś kanałów ale praktycznie jesteśmy w Węgorzewie a widoczki na okolice są takie plaża Mamry i witamy w Węgorzewie 9 lipca 2014 rok Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia